Zanim przeanalizujemy inne wykresy z książki, pomyślmy nad dwiema teoriami Tomasa Piketty'ego na temat rosnących nierówności dochodowych w USA. Jedna z teorii kładzie nacisk na pracę. Praca jest tu siłą napędową. Obserwujemy zwłaszcza takie zjawisko. Wyższa kadra kierownicza, na przykład dyrektorzy z dużych korporacji, dostają coraz większe części dochodu. Większy udział w dochodzie. Piketty sugeruje dwie przyczyny, które mogą się łączyć. Pierwsza to uznanie przez rynek, że dyrektorzy są ważni. W ostatnich dekadach rynek zrozumiał, że warto jest płacić tym ludziom coraz więcej pieniędzy, bo chociaż biorą wysokie pensje, to przecież prowadzą wielkie przedsiębiorstwa. Jeśli umiemy określić, że ktoś może doprowadzić do wzrostu o 1, 2 czy 3 punkty procentowe zwrotu z kapitału firmy wartej miliardy dolarów, albo przyspieszyć rozwój takiej wartej miliardy firmy, to może ma sens dawać mu coraz większe części dochodu. Zatem jedna możliwość to uznanie tego faktu. Zapiszę tak. Uznanie wartości przez rynek. Uznanie wartości przez rynek. Druga przyczyna, według Piketty'ego, bardziej prawdopodobna, to fakt, że od kilkudziesięciu lat zdarzają się sytuacje, gdy wysocy menadżerowie sami wyznaczają sobie wynagrodzenie. A na tym poziomie nikt tego nie kontroluje. Piketty twierdzi, że ta przyczyna prawdopodobnie jest częstsza. Można powiedzieć, że to samoregulacja dochodu. Samoregulacja. Większość osób, mogąc określić własny dochód, raczej go powiększy. A może to połączenie obu spraw? To jeden mechanizm, który jego zdaniem może powodować wzrost nierówności. Kadra kierownicza dostaje coraz większy procent dochodu. Drugą siłą napędową jest kapitał. Druga przyczyna opiera się na kapitale. Kapitał. Chodzi o to, że jeśli zwrot z kapitału przewyższa wzrost gospodarczy, to przez pokolenia, ci, którzy mają kapitał, a zwłaszcza ci, którzy zapewnili sobie nieproporcjonalnie duże dochody, będą oni mieli… ich proporcjonalny dochód, proporcjonalne bogactwo będzie rosło i będzie mieć coraz większy udział w gospodarce. Co to znaczy? Jeśli większość waszego dochodu pochodzi z waszej pracy, to wasza pensja będzie dyktowana przez rynek, zależnie od tego, ile wartości możecie dodać firmie, ile osób jeszcze umie to, co wy, ile potraficie sobie wynegocjować i tym podobne. Ale jeśli większość waszych dochodów pochodzi nie z pracy, ale ze zwrotu z kapitału, to co przez to rozumiem? Powiedzmy, że jesteście… lekarzem. Jesteś lekarzem i zarabiasz 200 tysięcy dolarów rocznie. 200 tysięcy dolarów rocznie. Zmienię kolor, będzie lepiej widać. 200 tysięcy dolarów rocznie to twój dochód. Twój dochód z pracy. Dochód płynący z pracy. Ale powiedzmy, że dostajesz spadek. Dziedziczysz 10 milionów dolarów. Dostajesz 10 milionów spadku i inwestujesz go. Inwestujesz. Uzyskujesz 5% zwrotu. Jeśli zwrot z kapitału wynosi 5%, dostajesz 5%. Niech zapiszę R, czyli zwrot, wynosi tu 5%. R równa się 5%. 5% z 10 milionów dolarów to 500 tysięcy dolarów. 500 tysięcy dolarów rocznie. Tutaj mamy dochód z kapitału. Autor wysuwa tezę, że kiedy osiągniesz pewien punkt i będziesz mieć dużo kapitału, a twój zwrot będzie większy niż wzrost gospodarczy, wtedy lekarz z naszego przykładu, jego bogactwo zwiększy się z 10 milionów do 10,5 miliona. i będzie rosnąć o 5% z każdym rokiem – szybciej niż następuje wzrost gospodarczy. Ten lekarz mógłby zapisać majątek dzieciom czy innym osobom, a one też będą zarabiać na procencie składanym i z czasem powstanie jakiś rodzaj dynastycznego bogactwa. Siłą napędową będzie… nie trzeba mieć pracy. Samo to zjawisko, gdy dziedziczysz pieniądze i inwestujesz je ze stopą zwrotu szybszą niż wzrost gospodarczy, z czasem zacznie odgrywać coraz istotniejszą rolę w gospodarce. Później objaśnię jego mechanikę. Piketty wskazuje, że mogą wystąpić inne trendy, niwelujące ten. To na przykład kwestia, można powiedzieć, cenionej pracy. W pewnych obszarach, na przykład w świecie wielkiego sportu czy finansów, najlepsi menadżerowie funduszy lub portfeli akcji mają nieproporcjonalnie wysokie dochody. Może i słusznie, może ten dochód trzeba częściowo przekazać pracownikom, ale w drugą stronę też to działa. Gdy ludzie czerpią duży dochód z pracy, to mogliby oni lub osoby, którym zapisują pieniądze, wejść do tej kategorii, gdzie dużą część dochodu lub cały, lub nieproporcjonalnie wysoką jego część, czerpią ze zwrotu z kapitału, a nie ze swojej pracy. Wszystko sprowadza się do tego, że mając duży dochód, więcej oszczędzisz. Objaśnię to. Na przykład, powiedzmy, że są dwie osoby. To jest pierwsza, osoba A, a to osoba B. Przypuśćmy, że osoba A zarabia 100 tysięcy rocznie. 100 tysięcy rocznie. I powiedzmy, że osoba B… napisze w odpowiednim kolorze… Powiedzmy, że osoba A zarabia 100 tysięcy rocznie, a osoba B zarabia milion. Milion dolarów rocznie. Zapiszę to tak. Ten człowiek zarabia milion rocznie. To jego dochód i nawet nie mówimy, jak go osiągnął. Czy z pracy, czy ze zwrotu z kapitału. To jest roczny dochód. Osoba A uznajmy, że należy do wyższej warstwy klasy średniej, może spłaca hipotekę, czy inny kredyt, posyła dzieci na studia i tym podobne. Wydatki mogą wynosić 80 tysięcy rocznie. Wydatki to 80 tysięcy rocznie. Dla uproszczenia, to już po odprowadzeniu podatku. Dochód po opodatkowaniu. Wydatki będą wynosić 80 tysięcy rocznie. Ta osoba zaoszczędzi, więc oszczędności wyniosą 20 tysięcy rocznie. Natomiast osoba B ma po opodatkowaniu milion rocznie. Może prowadzić bardziej luksusowy tryb życia, więc ma wyższe wydatki. Może wydaje... Mają rodziny tej samej wielkości. Może osoba B wydaje pięć razy więcej pieniędzy. Jej tryb życia jest bardziej konsumpcyjny. Ten człowiek wydaje 400 tysięcy na życie. Oszczędności wyniosą więc 600 tysięcy dolarów. 600 tysięcy dolarów. I w takim razie ta osoba ma stopę oszczędności 20%. Oszczędza 20% z dochodu po opodatkowaniu 20 tysięcy ze 100. A ta osoba ma stopę oszczędności 60%. Jest to bardzo możliwe, że ta osoba, żyjąc z rozmachem, wydawałaby 800 tysięcy rocznie. Jednak im więcej pieniędzy, tym trudniej wydać duże kwoty. Można sobie wyobrazić, że ktoś o niższym dochodzie, 40-50 tysięcy, musiałby wydać wszystkie pieniądze i zostałby bez oszczędności. Zatem w miarę jak twój dochód po opodatkowaniu staje się coraz wyższy względem kosztów i standardu życia, to stopa oszczędności zwykle idzie w górę. A ponieważ idzie w górę, to przechodzisz do tej kategorii. Możesz czerpać korzyści ze zwrotu z kapitału, zwłaszcza gdy zwrot z kapitału następuje szybciej niż wzrost gospodarczy. Należy zapytać, czy to może długo trwać? Jeszcze raz, w tym filmiku chcę tylko pokazać, o co chodzi w tej popularnej teraz książce. Trzeba ją czytać z otwartym umysłem, ale także krytycznie. Czy to ma sens? Jakie są czynniki równoważące? Dlaczego to może nie przetrwać? Dlaczego R nie może być zawsze większe od G, czyli wzrostu gospodarczego? Czy i dlaczego to może się załamać? Dlaczego to nie może wiecznie trwać?